Zanim się zaczniemy, ja bym chciał bardzo podziękować, że stoicie po naszej stronie, że walczymy wszyscy razem. Oooo, jesteśmy... o, o, o, jest. nie o, o, wie, jaki nie będzie wynik! Cieszę się, że, że jesteśmy o, o, razem i co by, co by nie było, to będzie Ja wam też wierzę, Waldek! Waldek! Zabieraj, Waldo, Bajdowe. Ja tylko jedno chciałem powiedzieć. Waldek, wszystko w twoich rękach, naprawdę, bo tak, Waldek ma... Waldek, robisz to! to? Zaję ja jeszcze od razu wygrana, z góry serio. dzięki no, za, za, za za cały Rebor, stary no za no. Dobra, roboty. dobra, Dobra, dobra, let's go! Dobra, dobra. Czekaj, czekajcie. panowie. Dziękuję za to, że jesteście, walczmy i wow. wygrajmy to. Tak, dobra, tak, tak, tak, Czekamy na Zaszkę, czekamy na Zaszkę. Mm -hmm. Zaraz Zaha przyjdzie tam, tam. Okay, okay, okay. i na. nam. Okej, okej. ja jeszcze przejdę do nich i tam im podziękuję. Chodźcie jeszcze przejdźmy i... Nie, nie, Ja pierdolą. Dzięki bardzo. Nie, ja nie mogę. Zachudź, czad serca. Dobrze. Ja pierdzielę, dziękuję. państwo, chciałbym przeczytać wiersz Barta na... Ej, zgubiłem miecz! A, tu jest dobra, sorry. No, no, no. Wiersz Barta. uwaga. Kilow z Mendingiem podzielił te światy. Kto o tym myślał jeszcze przed laty, że Mandziu z Ewronem, Citrox z Jaworem staną przed sobą jak zwaśnione rody. Były rozmowy i długie negocjacje, każdy przedstawił swe głębokie racje. Co więc zostało by zakończyć spory? Czy miłość nie starczy, by dać drugim fory? Diaksowe miecze, skórzane zbroje, drużyny zebrane, nie dwoje, nie troje, dziesiątki mężów, piękne też panie, Oko w oko. Każdy przed sobą stanie. Miecz czy siekiera. berła czy Lugola. W tej krainie nie ma nawet stwora, który się przed mendingu gniewem Czy my ci Zaha przeszkadzamy? <tosłuch> <tosłuch> Zaha czyta wiersz! Zostaw no go! Tu jest poezja, hamy Tu jest poezja, byku. Dobra, to nie ma. No i sobie poszedł. Miecz czy siekiera. Nie, nie, w tej krainie nie ma nawet stwora, który się przed mendigu gniewem schroni Oddajmy się więc kubiksa woli. Dzięki, super, dziękujemy. Ostatnie! Panowie. Dobra, lecimy za chuździenki. Ej, dobra, to co pyszisz, gotowi? To co Hymn! Lecimy. noszę drogi skin! Jezu! Dobra, dobra, nie, nie, nie, dobra, let's go! Dobra, dobra, jazda, lecimy! Dobra, dobra. Pięć. Co jest? Odliczanie? Trzy? Dwa. Dobra. Jest ogłoszenie. Dobra, git. Oj, no Oj, Let's go! Dobra, ja. Co się dzieje? Oni też strzelają, oni też strzelają już. Strzelają ty Co się dzieje? Lava, lawa, lawa, lawa Dobra, zaleba, to dostałem z łuku Zalewać to, zalewać to, zalewać to, zalewać latują, latują, latują, Latują, latają, Gdzie, gdzie, gdzie? Lak jest Głównym wejściem, głównym wejściem, tak jest wejście. Dobra, my jesteśmy na górnym Bronimy, bronimy Wchodzą, wchodzą do góry Ej, Wchodzą do góry Kodobko, kodobko! Tu, tu, tu. Zabiję kogoś, zjedź i Dobrze! Dobrze! Zjedź Dobrze. Dobra, go! Zjedź go! Zjedź Dobrze. Dobrze. Dobrze! Dobrze, jeden, Zjedź go! Zjedź go! Zjedź go! w środku Zjedź go! Zjedź Dobrze. Zjedź go! Zjedź go! Dobrze. Dobrze. Dobrze. go! Zjedź go! na go! Widzę go! Zjedź go! Zjedź Dobrze! Zjedź go! Dobrze! go! Zjedź go! Zjedź go! Zjedź go! Dobrze. go! Zjedź go! Dobrze. go! Dobrze! Gdzie jesteście? Pamko! Dobrze! Zamajcie, się, zamykajcie! Się. Most! Otwierajcie Otwieram ośmieram most ośmieram zaraz! Ej, ej, ej, czekaj na mnie, czekaj Dobra. na mnie! Majdjo jest u góry, chodźcie pod most! Wszyscy się! Wszyscy uważaj, uważaj! Dobra, otwieram most, most! Czekaj, czekaj! Ej, spoko, spokoju, nie o wody! zalej wodę, wodę, wodę, wodę! Dobrze, TNT, uważaj, TNT! Dobra! Uwaga! Uważaj TNT! Dobra! Most! Most, otwieraj ten most! Moment, jest! Jak przystępuje? LAKIIII! Masz się laki! zepsą! Ej dobra budujcie! Ej! Budujcie. Perły, perły! Budujcie! Perły, masy, perły. Budujcie mało! Budujcie perły macie! Dobra perłę rzuciłem lak! A podzidają! laki, Ała, dobra, laki so fajcie, mam! So fajcie, so fajcie, ale ma, jakie ale laki! Budujcie mało! Budujcie mało! Lepiemy klepia! Budujcie mało! Budujcie mało! Laki mam! mam! Laka mam jakiegoś! Ej tu TNT jakieś jest u góry! Oni tam są od góry! To jest Co to miało być? Dobre, chile, Chilera, chile. Dobra, dobra, dobra, chillera, chillera, chłopaki. Ej, nie spadam! To byłeś jakaś ciekała! to nie ty stoisz po swojej stronie barykady? Halo? Panowie, tak, to co się dzieje? Ej, oni są na górze. Mayday, oni są na no górze. Z经 gdzie same? są? nie chcę mówić. To ale... jest Hadesiak! To jest Hadesiak! Szymek, no, tak. jestem z wami, pajacu! No więc ja mówię, że tam jest Hadesiak, więc mówię, żebyście strzelali. Panowie, panowie, panowie, panowie mam bana na dwa cztery. Ajaj, ej, ej, nie odpalajcie! Nie odpalasz tego! Nie miałem. Ja nie wiem gdzie oni są! Tutaj jestem razem z Szymkiem ja I tak elo elo. My jesteśmy przy tronie O, o, o, o, o, o co tu się dzieje? O, Ale tam jest na górze, jak tam, tam armia leci, armia leci lec lec na górze. Gdzie? Gdzie? Widzę, widzę, widzę. Gdzie widzę? na górze? Na górze są, pociekajcie dobrze, pięknie. Na. Jak na górę wejść? Są boczne zejścia, boczne, boczne wejścia. Pod ty bokiem, pod ty bokiem. Jesteś tak z tobą? Chodź, chodź, tak, dawaj. Ej, ja jeśli ja wy tak kupi mi życie, to od razu polecę. Nie, da się nie możesz już jest! Jak zginąłeś, to masz rip. Jest, jest jedno życie na to. Nie wiem, nie, nie wiem jak nie wiem jak, nie jak, nie wiem jak tutaj, nie wiem jak. tutaj. oni górą lecą, oni nie, nie lecą. Nie tak, nie górą. Chodźmy na dół, cofnijmy się po tron. no i tak tu przejść, stary. Ej, to nie ej, miało to nie miał być skrzeszenia na tym! Nie? Nie, nie, nie, jedno życie, jedno życie Jelo. Nie, Ale trzeba mieć streama, trzeba mieć nie, nie, uwaga. Przebiegam, przebiegam nie, nie, nie, nie, nie, nie, jesteś nie, nie, Dobrze. Kurde, O ja nie widzę, tu jaka są jaka Ej, Dobra, na boki, na boki się rozejść, na boki Lewo, prawo, otwieram. Otwieraj, otwieraj, idę za tą mój akt. Chodźcie w lewo, chodźcie w lewo Ale na dole w mi w jesteście? Darianka dostają. ode mnie o, ale, ale tu strzał leci, czad Ej, No nagi są niemiłosierne, nie? Teraz to tak, teraz to się do przy tych strzałach Oj, oj, oj, woda, woda, woda, Szymek, woda Ja nie Po lewej trzech idzie, najdaj po lewej trzech idzie Dobra? Tutaj otwiera. Biedzcie, ja, się ja się w ogóle nie rozbruję. Amystorek. Dwa. Chcę wjechać na drugą. Oj ja, oj ja, oj, oj, oj, oj. Dobra, dobra. Evelyn tam jest. Widzę no to. to Normalnie. Dobra. Ja, ja, ja. ja tak mam. Chodź do mnie. Chodź do mnie. Bo ja mam infinity. Masz? Tak, masz? Jaku przepraszam? Masz tak. Bye day. Dzięki, dzięki. Jak tam na górę przez krzyżowo strzelam. No i my ja tam damy rady na górę, wejść czy nie? Jak to jest? Damy, dobra, dobra, strzelają do mnie. żadnego. Oni są w górze, na samej górze, daje, Tak, daje, daje są na górze, dobra, są na górze, są na górze. Strzelajmy krzyżowo do tego, na drugą stronę. No i daj co teraz? Dobra, no, do tego, no daje, co, teraz armatki. musimy zrobić arma. O, trafiłem kogoś. Nice. Tutaj, ja znowu strzelam, teraz to tylko strzelanie, chłopaki. Ej, wszyscy idą na lewo. Oni idą taką stronę, chyba. Chodźcie wszyscy tak. Dostałem, ja nie mam koni, kurde Uważaj. przeskakują Będą perełkować chyba. Dobra, gdzie są? Next, hejka. Graf prowadzi tutaj, graf prowadzi, to będą ten naszli. Dobra, ja idą do nas. Dobra, idą do nas, ja schodzę. Ty ja też. Gdzie schodzicie? Gdzie schodzicie? Weź tak, tak, tak, tak. Oni są już po jesteś na górze, raszują. Uwaga, dobra, ja przechodzę na drugą stronę. Raszują, raszują, no, no, no. Kurde, friendly, friendly fire jest tak Dobra, ja, ja no uciekaj na no, ja no i jak, to mamy jeszcze jakiś plan B, czy nie? Plan C. Eee, jest yes. ostatni. Właśnie, O, to Więc koniec. Dobra, dostałem, dostałem. Macie wodę, wylejcie może albo nie. Oni tam oni, oni wylewają. Chłopaki, tutaj musimy zrzucić na większą ilość. Panowie, za bardzo się ciskamy, jest friendly fire. Tak, tak, tak. Mm -hmm. Plus jeden. A, chodźmy wszyscy nitek i sobą. tobą. Uważaj nitek, bo tu jest z ten, tu jest z tyłu. E, to jest Void, no wiem, wiem. Ej, czemu Dobre, my tutaj dzisiaj nie przedłużymy? Chociaż wolno budować Dobra, z, drewn mozna, z drewna, Z drewna można. No kurde! Na mnie fokus, pra prawa strona, ściana. Tak, dostałem, dostałem, dostałem. Dobra, oła. Zostałem. Spokojnie, spokojnie. Ej, Neuract. Kurde, dostałem, oła. BTZ stopował, ała, ała, ała, ała. Ała, ała, ała. ała, ała. BTZ teraz, ała, ała. To po lewej i po prawej. Dobra, jest dupa, panowie. Idziemy, idziemy, chodźcie w lewo, się schowajmy. Wszyscy w lewo teraz, co chłopaki, może czy nie. Spychać, chłopaki, trzeba ich spychać teraz. Ale jak, jak tych zepnęć? Ewentualnie, jakbyśmy razem wszyscy poszli na lewą. Chodźcie na lewą wszyscy. Chodźcie i po prostu spróbujmy ich zabić. Klepa Minecraft. Klepa, Klepa Minecraft? Klepa Minecraft. Lewa, lecimy, jazda, lecimy. Le lewo, dobra, lewa. Tak, lewo, lewo, lewo. Let's go, lewo, lewo, lewo, go. Czy, czy mają, wszyscy mają MacBaca, czy nie mają wszyscy, bo no, nie. Nie. nie, nie, nie, nie. Uwaga Kurde. na TNT, uwaga na TNT, żeby nie wydłupił. Cofnęli nie się, nie cofnęli się, uwaga, cofnęli się. Ja pierdzielę. Są tam, są tam na dole, są tam na dole. Dobrze, to mamy dobrze. Prawa strona, mamy przewagę. Prawa strony Woda, woda, woda, woda. Mam grafa! Dobrze. Uwaga jest, żelazny, żelazny paniek. Dobra. Kurde, ja nie mam wody Ja pierdzielę, a ja zmietrza Uwaga, tu TNT, zabudujmy to, zabudujmy to może Oj, ktoś mi wodę z... O kurde, sorry, zabudowałem Ja O, za ale shit Macieś wiadro Tu za duży ostrzał, no jest za duży ostrzał z tej, oj, oj, oj, oj oj oj oj tej oj strony Oni celują teraz w to miejsce Celują w to miejsce, uważaj na TNT, żeby w TNT nie wcelowali Spokojnie Chodźmy, a piętro niżej co jest? A tu jest przypał, dobra? Dobra, jest, dobra Dobra, uważaj, Jak uważaj, nie, nexe, co ty robisz? Nexe, co ty o! Oh! to wiki ferro, Okej. To wiki ferro ta, ta, ta, no, to. Tak, no. Jest torcie ku góry, jest torcie kugury. góry. Nie ja ja widziałem. To grafa chyba. A tak, tam, tam jest gra na górze. Ej, ładnie panowie, jest, jest ładnie, jest naprawdę spokojnie! O, kto kto się są za tym ta, grawem. Tak, życie. Tak. Uwaga, dostajemy Jest ładnie, tylko jest problem, że oni nas zamknęli jak w kanapce. I to oni nas zamknęli. Tu mamy wyjście jeszcze, tu mamy wyjście w razie tego, możemy przejść do tego. Tak, mają ta. wchodzi, ta. że mają no mają lepszą no mają troszkę są nie? na górze i się no dobra, dobra, zabudujmy, dobra, ej, zabudujmy barykady, nie mamy barykady u góry Ej, e, tam Podchodzam, do lewo o cholera, moment Idę, idę, idę Tak, ide, po, po, po, są lewa, wszyscy lewa, wszyscy lewa! Wszyscy lewo, chodźcie wszyscy lewo na schody tak, ta, e, ten. E, Dawajcie skaczcie ktoś... tutaj strzelajcie! Ja to jest w bronię Tak, my tu bronimy O mam no. kolejnego Nice Dostał, dostał ode mnie ktoś Może się budować, kopać i tak dalej, czy nie? Nie, nie Tylko budować, tylko budować Drewnem A, tylko golej, budować, golej. nie kopać. No jak dawaj tam z tamtej strony. Bardzo Teraz strzelam, strzelam, ale super, ja mam torka jeszcze, nie? Ej trawiam cały czas kogoś. Tak, prawie ktoś się buduje. Dobra, tak, prawie, prawie, prawie, prawie dobra. się, gra, gra, gra, gra, gra, gra. Co nas jest? Nie strzela. Przepraszam. Nie Przepraszam, co ja? Dostałem, dostałem, ha są blisko, są są blisko, ha ha ha ha ha Przepraszam, ha ha ha Ja to Zdech Ej oni tam wszystko. dużo jest, wody mają. To jest bardzo źle! Dobra! Ja ja co robić! O, ty, ty może jakieś im rzucimy, ja wiem. Wszyscy tam. Pamiętajcie o tam. Co jest na dole, nie? Mhm. O i to to, są to, wszyscy to, tutaj! Odnośnie ich przygotowania, podniosłem set po Jaszku dąbrowskim, Ostrość dwa mieć, by the way A, Ja też mam te samo stare, wszyscy oni mają na No nie odzywajcie! Ale nie mówię o nim, że jad... ja pierdziele Ja go zabiłem przecież, Ja jak zabiłem! że A on do ciebie chodzi, myślałem, że ty masz jakieś set. Ej, patoje, ja wam przyjąłem. Wszystko. Wszystko. Cały czas, to możecie lecieć w nich. Po Dawaj Dawaj, poszło, poszło po prawej, uwaga. Poszło po prawej. Wchodzą tam, jest ta groja. Dawajcie ich, dawajcie ich, dawajcie. W ej, uwaga, bo tutaj będzie, o cholera, moment. Uwaga. No jesteś? Ej ja mam Moment. przypał. Waga stoją po ukoście, po ukości. A też jak widzę. Wycofałem się, powoli, wycofałem się, Mayday. Tam jest Kisiu, Kiszu, wali po ukościu. Dawajcie Kiśla Tak Waga no na niego. Wadek, mam, ich tutaj, tutaj. mam ich tutaj, mam ich tutaj! No szkurde! Gdzie tutaj? Gdzie jest Dobrze, tutaj? Gdzie strona, da. prawa strona! Jak prawa strona? Jak Co prawa? ty tam? Prawa, po lewej się jesteś! Ej, ja jestem grać Kisu, Cofaj, cofaj, cofaj. Ej, mój graf z po prawej, tak, chodź. Jakby nie Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Dzięki. Kto? Ej, potrzebuję strzały, potrzebuję strzały! E, w skrzynce są Przewodnicząc. Ktoś ma się tutaj? Dużo Noż z... ja pierdzielę, nie ja, ja mortaw coś! W prawej nas lecą! strzały jakieś. prawej chcą lecieć! Spadł ktoś! Spadł ktoś! Nice! Tak? Tak! Tak! Nie jest, jest, no JEST! Dobrze! Pies, vurde, Gaming, dobrze! Jazda! EJ! EJ! O, NIE, O, SORRY! To, to ja, to dobrze, ja, to tom, ja, to tom, ja, to Panowie! Ja wiem swoich cały czas, go... ja pierdzielę! Tak okay. no no Panowie, ja, tam jest sam graf! Ja wiem, że tam jest sam graf! Wbijamy tam nexę, Kurwa. Dobra, ja w końcu! Wbijacie do grafa? Gdzie wy jesteście? Gdzie wy wysadzam o E, wysadzam o Dobrze, uważaj stary! Bremu dostał dobra, się... na łeb! Tam jesteś Bremu! Należ Bremu chyba z grafem! Do Aww, do do dobrze, na dobrze! Uważaj! Ej, Czemu! Uważaj! buduje z tego z Kobla! Nie wiem, nie sto klepi się. Dobra, dobra, klep się, klep się! Jest tu ktoś, i narek, i narek jest. Ej, telewkują się, peremkuje się, Bremu jest tam z Bremu jest nad wami! Dobra, biegnę! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! EWRON Wadł! DARIATKA Wadł! Wadł! Wadł! NICE! Wadł! Nice. Nice. dobrze. Wadł! Wadł! JA Wadł! Wadł! Wadł! JA Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! Wadł! NIE! Zadaşy, go premu! Go premu! Odpalacie go premu! Nie, piję swoich! Go premu! Ja Co tu się dzieje? Ewlot! Co ty, żeś odpalił! Ja, ja, ja! Dobrze, dobrze! Zabiłem! A, B! Co? co tu się dzieje? Ewlot! Ej, oni się dają! Ja pierdzielę! Ja kurde, zabiję przez lekce! Co jest? Nie, czasem! Wypadłem! Specjalni chcą zabić! Jest Mądzio, jest man Dobrze? Dobrze, manjo na koniec! Nie, jeszcze manjo, jeszcze. No, O, jak ty Beba. robisz? Ja super, No, jest Evo. No, dawajcie Mądzio, dawajcie. No, dojdę, dawaj, dawaj, dawaj, się! Dojdzie, dojdzie. Dojdzie. Dojdzie. Dojdzie. Nie, warp klepa. się! nie, to jak? nie, <śwysch> A, co zdro? słuchaj! nie, słuchaj! A, słuchaj! A, Wygraliśmy! A! Wygraliśmy! A! Tę! nie. A! nie już nie mam jabłek. Żelazny i Zaha są na naszym przy tronie Zmaw Jak coś nie mówię, nie mogę już mówić do mojej. Nie mogę mówić do no, mojej drużyny! Przy tronie! Tak, to! chcę się uważasz u góry! Jak J czytają! Ja nie me. mogę ja mówić już czad do mojej drużyny! Wchodzę, długo? schodzę? Jak, jak, jak, jak, jak, jak schodzisz? Jezu, sąsiad nie ty wali! Ja pierdzielek Jak ktoś nie. Dobrze, dwóch, zabity! Dobrze, ej! Nie. nie, nie, nie, o, ta, to tak, nie, nie, tam. Pytajcie, Mów, tam. nie, nie, nie, nie, nie, w Torek! nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, w ktoś W nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, mi nie, nie, nie, nie, nie, Ej, ej, ej, bo ja po lewej stronie się tutaj klepię z nim. nie jest, jest Junior, Juniorka jest tak. otoczeni Jestem tutaj po drugiej stronie Wale Juniora, jest Zanim Aż. jakiś ban napisze, że hamski, jest to, że my bronimy oni nie to wszyscy się na to zgodzili po... Tak, Lisu jest tak, po tak, lewej tak, i, tak. U... i po prawej chłopy, Lisu jest po lewej yy, razem Graf, gra, gra. Gdzie jest graf? Gdzie jest graf? Piję się z nim Po lisu u Lisu, góra, góra, lisu góra. się klepie z grafem Bije się z daj. Widzę was. Bije się z tam. Lepiej się z nim. Waldusz! No, no, dobrze! Dobrze! Dobrze! Nie Go, go, Jak Nie pytaj! Jest zły! Jest został Jest Dobrze, dobrze! Go! Go! Go! Jest w go! Jest go! zły! został no, zabity! Jest na Jest zły! pomoc! zły! goni, goni Waldusia, goni Waldusia! O, tego... grzad! Pierwsza komnata ale po której nie, stronie chaliby? Nie, Walduś! jest po lewej. Walduś żyje ta dalej. po prawej, tas jest po prawej. Nie! nie. I Suzannu Walduś, waltuś nie. nie! Spadłem, spadłem przez przypadek. Nie. Ja też spadłem przez przypadek, Noira. Przez przypadek, Głupi nie to, przygamy, to przegramy to, przegracie. Nie, nie przygracie, na easy. Ja nie mam, ja na nie easy. mam jabłek już. Kto się żyje od... Ja nie mogę. Ja nie mogę widzieć. Czekajcie, czy mogę dać mi spektatora, bo mam bana teraz. Ja próbuję cały czas. To stałem Ja mój, mój błąd. Tak, jeżeli ktoś. No, nie jeżeli ja ktoś zginął, nic nie mów, nie? Ja bo ty żyjesz jeszcze? Ja nie żyję, ja nie żyję. Ja spadłem, stary sam, nie pytam. A ja, Lisu Lisu jest u nich! U góry widzę lisa, klepie się Nexus lisa. i trox, fałys kto? Vs lisu. Torek, tylko? To, to, torek, torek mi klepie, Torek mi goni. Torek, jak dawaj stary na dół. Jestem przy samej bramie. O! jabłka, pamiętajcie, ja już zużyłem trzy, ja już nie mam żadnych. Nie mam jabłek, nie Cieńca, mam jabłek, ładne, padnę. Torek i co to, to Pas jestem przy moście, przy moście jestem. Jakie emocje. Jest Lisa, ja widzę lisa ciągle. jak dawaj na dół stary i je, je, je, Jestem przy tronie, jestem przy nie. tronie. To w prawo. Jest trzech. Jak chcecie, na tronie, to w, prawo. Jak to w prawo. Dawaj w lewo, w lewo. Dobra, dobra dobra, dobra, dobra, dobra. Next, oh, dawaj. Oh, są nie mam już jabłek, nie? Uciekałem od Torka. Ja Dobra, Lisa. To, to, to, to, to, to jest Lisu i Torek kontra Nexe i. Hej, ej, po, po drugiej ja stronie, albo ja nie mam Lisa. Ja piję. Pakiety no, mówię, ale jesteście 3 na 2, tylko tyle. Bo teraz, tak, tak, no, no, no tylko, tylko tyle. No, no, to, no, no, 3 na 2. To tyle. Nie chcę cały czas złoty, złoty marchewki, bo to wam dużo daje. Dobra, a ja idę do Lisa. Ja nic nie mówię, czat. Ej, pytanie, kto żyje poza tym? Poza... Ja, ty i Hadesia. No, trójkę żyjecie, w trójkę A u nich Torek i Lisu chyba tylko Szkoda, że dobra, nie powiesz, e, to wysypałem się ze stresu góry to są Zesrałem zbroję, totalnie Tak mi się ręce telepauje, że nie, telepoł, nie, nie sam, pytajcie Ale i tak cudowna walka Cudowna walka Ej, ale ja mam kozak opcję. Ej, kto jest Torek na serbie? Ja! Napiszesz, żeby dał mi udbana, żeby mógł obejrzeć? Ja też chciałem, ale... Żeby już mógł. Tak, jest Torek, no jest i, Lisu i, i... Kadesia, to ty stawiasz TNT? Tak, tak, tak no ja stawiam TNT i odpalam TNT No masz stary, tymi. jesteś pomiędzy nimi centralnie, dawaj, dawaj, dawaj Dobra, da paliłem. Jawor, napisz on Baradara dobra, Napisałem, dobra. napisałem, napisałem Ok, Dobrze Ok to jest w tyłku, czat, Lisu, Lisu, Lisu, Lisu jest w tyłku Lisu jest w tyłku My nie, nie mamy za bardzo... nie mamy za bardzo... z LISem, kurde, walczę z LISem i... Lisu jest z tyłu czat Pamiętaj, żeby spychać Nie mam jak, stary. Chciałbym, mam dobra, widzę nie na pinkala. Mam 8, Dą tego, Cianie mam nie pytaj mi się tak ręce tyle pałże o sakra. Pamiętajcie, że perły bez limitu są. Dobra. Bipok zbrew, ale zbroję, fali się Ale dymy, dymy, dymy, dymy. Spokojnie chodźcie, Jak gdzie jesteś? Ja jestem gdzieś przed wejściem do prawej strony. Dobra, spokojnie, spokojnie. Ja ich widzę cały czas, ej, nie wiem, ja już mam dwie, dwie perełki, więc nie mogę niestety zleć. Nie mówim, nie ja nic nie mówię, ja nie mówię, mam mówię staryc, ja, nie mówię, ja nie, w świetku lecię. Nie, nie, nie. Nie, może, użyć, nie, nie, nie mówię nic czas. Jak podniesiesz? Ja wiem, ja nie wiem. Okej, okay, ja, czy ja wyrzuciłem. Czyli jest 3 na 2, jest czat. Jak robimy tam podjazd czy siedzimy tu? No, dajcie ten b. Może niby. Szczerze, ja bym dołem podleciał i spróbował. Ja nie wiem jak oni z tym bo ja mam 0 jabłek już na przykład. Ja mam te 0, ja mam totalnie 0. To torczy, Torek na pewno ja, używał. Jak mi się, ale nie wyzywaj to jest można... Uwaga, bo tutaj. Rasek, które wygrałem, pięknie się bawiliśmy. Zasada była taka, że zaczynamy z dwoma perłami, ale jeśli potem podniesiecie, można używać. Jabłek nie. Jabłka nie. co zbudowali, by the way, nie? Torek wie, że tu jestem. Aj, okej, oni się budowali, oni się budowali. Hadesiak, kurde. Ale prawie. No to jest walka na łuki. Uważaj, tam Torek się kręci ciągle. Zalicem jest przepaść, jakby go walnęli na łeb to by było Jaste. piękne No ja próbuję, kurde no Ja bym ich dojechał tak to zupełnie Z walka na łuki, kurde, Nie, Nie, nie, nie, nie raszujcie, nie no raszujcie. Oni wiedzą, że, Dobra, wiedzą gdzie jestem, trwałem do mnie No to, Zbi też nie może trwać jest pięć Zbijajcie inseta no Ale to, zbijajcie. tak, Ale mamy przewagę osobową, więc moim zdaniem Nie ja wiem, ale to jest tak, jak jak atakujecie. Panowie, ja jestem pod nimi Ja jestem pod nimi czekajcie, ja idę do was, ja idę do was, Alexa, ja też tu jestem Elviku Serro chodzący live, no. Lisu się o. cofnął tak, Masz drewno? I Narek węzaj, że na nie, nie mają tego To ja bym bardzo dobra, prosił Dobra, gdzie jest Torek? Ja, no, to, ja, to ja bym w nich ja wyleciał po prostu się wbił, bo innej opcji wydaje mi się nie mamy O, o, o, o! o ona tu była Gdzie oni poszli? Ale oni się wycofali, to tak totalnie Jest tutaj obok ciebie Ale mamy przewagę osób, jest overall, powinniśmy ich zaklepać raczej Łap Błagam, nie nawalacie w klawiaturę, proszę A to jest? A to ty, next, dobra E, ja jeszcze Oni się wycofali? Jeszcze. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Next, no to zrobię, zrobię na platformę. O nie, nie mamy. A, tu jest lisu, okej, okay. dobra mamy lisa. A, i tu jest creeper w ogóle. No ja się, jak ten creeper ja by go zabił. Opracnia, że tak powiem... Deska obrony, nie? Deska ej, ej, obrony. Jaka, jaka? No, ej, no, z tyłu no, jeszcze, wiesz? Chodź, jak ty wiesz, o co chodzi? Ej, nie wiem, nie, nie, nie wiem, jak to się odpala, o, ale o, no... Trafiłem. Chyba ciebie, sorry. O nie. Dobra, tu jest Torek I jest lisu. Macie perełki? Mam, ja mam trzy. Ja Dobra, ja mam dwie. Okej, okay, spróbuję z drugiej strony coś zrobić. Cyk, cyk, Macie tinty? jakieś czy już nie? E, torek podchodzi e chyba do was. Podchodzą, podchodzą, podchodzą. Dobra. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, Neksy, dawaj. Spokojnie broń, super. O, nie, lawą mnie podpalił. Uważaj, uważaj, uważaj. Dobra. I'm fine. Ja pierdzi, ja leciak. Okej, okej, ja też. O, czekaj, przegrał. Ej, chadysia, chodź tutaj. Dzięki, dawaj, chadysiaj. O, jest. Ja pierdzielę no, no, Lisy się pali, listy się, się pali w lawie, palił się. Ja walę Torka. Listy spada! Polecił! Jest, jest, jest, jest! Torek na dole, na dole! Jest! Na dole! Tore, Gdzie jest Torek? Torek jest tu! Zepchę! Zepchnął Leksę! Zepnął kadysaka! Spadłem go Coo? O kurde. On ma no Dobra nic nie mówię. Nie. Zepchnij, o, nie. Zepchnij go. Zepchnij go z łuka albo z Citrox! Ja, ja, ja. Dawaj Citrox! Citrox! Musisz to zrobić. Fajnie, czekaj. O nie. Citek! Nie! O nie. Leże, leży! Aj, aj, ale i tak dobra. dobrze było. Było pięknie. I tak było pięknie. O, było pięknie. O, przez głupie to, to mówię, błędy! Czyli... Tak, dobrze tak było. To, to mówię, powiem, no, ale o, Torek o, porobił o, ładnie. Ja nie mogę, ej. Pierwsza sprawa jest taka, że i tak było nas mniej. Druga sprawa jest taka, że przez pieprzone lagi spadłem. O, nie, je, było, super, było super, czekaj. Było bojdo. super, było super. Ja, chodźcie do nich, chodźcie do nich. GG, czadź, spam GG. Pięknie. Brawo, Torek. Ja pierdzie. Weź i spotkajmy się wszyscy razem Tak, tak, ale tak, tak, tak. kelpika jakiegoś ten, tak. Kelpik Brawo. musi wlecieć, tam kelpik tam musi tam wlecieć tam no. Kurde ten był wynik kochani, naprawdę to była czysta przyjemność to no. Nie no, no walka no. była piękna Jeszcze no. no. się bawiłem To najlepszy elegancko było Dobrze tak, panowie tak, był to to to też 10 na 10 było Ej, Ale... To najlepsza decyzja Najlepsza decyzja, że to Erebor był, nie? Erebor Zrobił taki klimaci, ja chciałem, ja, klimaci. Jeszcze... Ja, ich cel, A, ja chciałem jeszcze dla Torka wszyscy Auu! Auu! Auu! Auu! Auu! Auu! Złoto, czy ja mógłbym Torek tutaj o? Zapraszam, zapraszam kiedy, kiedy odpalamy ten Kelpik? Ale czy można pijść zwycięzcy czy potem? A nie, do, to na fazie kiślu masz jakieś bloki w bazie? Mam, dużo to, to, to, to daj, zagram piosenkę o Kelpie Piosenkę o kelpie, czapkę no. trzeba pozbierać. Mieli przewagę liczebną. Czac, wyrównana ja walka była, piękna miennikiem. walka była. Torek porobił. tak bloki cztery. Kilow. Mam trzy. ten kill off? O, z Direct Wypycha mnie, panno. Tak, no, słuchaj. Ja każdy każdy so chce się tutaj oświetlić w blasku zwycięzcy. Pięknie Torek porobił na koniec. Torek Kozak. Torek. No. <laughs> oh, wow. Jeszcze to A ja mówisz, mam już fazę, czy się z listem pływają łódką na stole? Nie, nie, to jeszcze nie jest faza. No, ale a już... Pora na to, żebyśmy wszyscy razem to zaśpiewali. Tak. za tobą. Gotów jesteś, Ewron. Panie, panowie, o ja, będzie piosenka. Będę w ciebie cały dzień, Chlebie, w zrobię będę w ciebie, będę Giski. Życie inocenta Zbieram sen do centa. Zanim kelp będzie palony, chciałbym, żebyście wszyscy posłuchali mojej piosenki Może tutaj przy jeziorku się ustawmy, tutaj jest tak ładnie. Piosenka o kelpie Czekajcie, nastroimy Chłopcy stroi na bloki Nigdy jeszcze tyle typa nie widziałem na tym serwerze Piękne. To jakiś publik chyba. A ile jest osób to jest to w ogóle online? Stawiają jakieś, jakieś to bloki losowe. Coś IP poszło chyba. <grym> <grym> jeszcze jeden potrzebuje Torek. <grym> nie no, ale i tak super było. Ale Torek, no no, no. Okej, okay, prosiłbym o ciszę, zagram piosenkę o paleniu kelpa. Co to będzie za piosenka piękna? Uwaga, chat. Zobaczmy. E źle, kto mi się, ktoś się nacisną, o, o, o, o, o. Nie naciskały na pianino, jak jest performance. Dobrze, piosenka o Kelpie. Pięknie! Graf, Graj graj dalej! Uwaga, bo ja mam jeszcze wiersz zwycięzcy. Oh, o no. oh, nie. Poległo. Nie poległo, wygrali. Go. Czara goryczy i drama w oddali. Zabach bitwy w powietrzu wciąż krąży. Nienawiść i gniew w sercach ich ciąży. Pieśń Bartów, na chwała. Co to ogromna bitwa wam dała? Czad wciąż wyzywał, slow włączony. Nie ma przed hejtem takiej ochrony. Kelpa pokoju, więc razem z palmy. Nie dając dalej większej, nie kręcąc dalej już większej dramy. Najwięksi fani drodzy widzowie, zrozumcie proszę, każdy to powie. Nie ma już Timów, nie ma już waśni, nie ma emocji, jak z bajkowej baśni. Wracają więc pranki i skam mechanizmy. Koniec już tej Minecraftowej schizmy. Więc tej przykody ciągną się wnioski, by w internecie nie gnieździć swetroski. troski. Serwer wciąż stoi, więc zostaw suba, a gniew i nienawiść to życia zguba. Dziękuję. Super! O, super. Idealnie! O, brawo! brawo. To było, były piękne słowa. Zobaczcie tego kelpa w końcu. Go kel, blanda i greski. To go kel. Dawaj, dawaj. La da da da da. Oh, dios da budí. No go. O nie, ja O ja. Tak, czuję to, czuję tego kelpa. Erdzile. Oh wow. Green alert. Jest agresor. Bardzo, To chyba zgona zaliczyli. Oni chyba zgona zaliczyli po prostu.